Z Kolejny wiek przed nami Już numerki są rozdane Nasze gęby roześmiane I ruszamy wszyscy zgodnie Kto dobiegnie pierwszy Kto to wie Każdy z nas ma inne cele Więc ruszamy Nie Bignuję. Biegnę, biegnę, biegnę. Przestać tak niktnę, bigny, biegnę, jak wszystko mogę.